Cześć, witam Cię w kolejnym hangaucie na żywo w pierwszy dzień wiosny Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i opowiem Ci o normach wzroku dla operatorów dźwigów, dla operatorów żurawi, szczególnie tak zwana dopuszczalna ilość dioptrii i czy są jakieś inne parametry, które pomimo, że tam powiedzmy teoretycznie tych dioptrii masz tyle ile trzeba, nie za dużo nie za mało, to mogą Cię zdyskwalifikować z wykonywania tego zawodu, czy pójścia na kurs związany z tym zawodem. Tradycyjnie zaczynam tutaj od zapytania mojego widza Witam Panie Doktorze Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że na Pana stronie można znaleźć mnóstwo informacji na temat badań wysokościowych Lecz ja chciałbym znać odpowiedź od Pana i wtedy będę na 100% pewien, jak to wszystko wygląda. Także Dzięki za zaufanie do eksperta, prawda? Natomiast do rzeczy, posiadam wadę wzroku jaką jest astygmatyzm Na jedno oko jest około plus 5 dioptrii, na drugie jest sporo mniej Wadę mam od kilkunastu lat i na razie się nie pogarsza Czy taka wada dyskwalifikuje mnie jako operatora żurawia? Dodam, że chodzę w okularach, które doskonale korygują wadę Spokojnie przeczytam, przedostatni rządek na tablicy okulisty, a nawet i ostatni, czyli przedostatni i ostatni to są te rządki z najmniejszymi literami lub cyferkami. Bardzo proszę o opinię i radę dla mnie, zależy mi na tych uprawnieniach. Z góry dziękuję. No pytanie dosyć często zadawane, natomiast jest tutaj takie podstawowe nieporozumienie, jeżeli chodzi o tak zwaną ilość dioptrii, i zacznijmy od wytycznych konsultanta medycyny pracy konsultanta krajowego oczywiście no i tutaj w tych wytycznych jest taka tabela numer 2 a mianowicie nazywa się to minimalne kryteria dla narządów wzroku i słuchu w zależności od wykonywanej pracy i szukamy sobie ładnie i gdzieś tutaj Raz, dwa, trzy, o, w tym rządku widzisz operatorzy podnośników, ramp hydraulicznych na wysokości więcej niż 1,6 metra, ale co nas interesuje, żurawi i dźwigów, czyli podlegają pod tą normę, którą wymyślił sobie ładnie Krajowy Konsultant do Spraw Medycyny Pracy. I zacznijmy od ostrości wzroku do dali. Jest to tak zwany jest to tak zwana yy, pierwszy stopień ostrości narządu wzroku, ostrość wzroku dobliży drugi Ale tutaj jest bardzo ważne, widzenie przestrzenne i to widzenie przestrzenne jest wymagane, widzenie przestrzenne jest nazywane inaczej yy, widzeniem stereoskopowym, prawda? Widzeniem obuocznym No, być może są jeszcze jakieś inne nazwy o których nie wiem Rozpoznawanie barw, no i co się okazuje, wcale tutaj nie potrzebuje operator dźwigu rozpoznawać. Pole widzenia, parametr typowo okulistyczny, pierwszy stopień, wrażliwość na ośnienie, widzenie zmierzchowe, tutaj nie musi ten operator dźwiga mieć prawidłowe, no, ostrość słuchu, tutaj nas nie za bardzo interesująca w tej chwili drugi poziom, prawda? Czyli jeszcze raz to jest. To jest to. No, i musimy przejść jeszcze, zobaczyć, co to oznacza. Ten poziom ostrości wzroku dodali 1. Cofam się troszeczkę. I ostrość wzroku dodali z korekcją lub bez, czyli dopuszczalne są okulary, tak jak u naszego widza. I pierwszy poziom wymagań jest to 0,8 łamane przez 0,5 przy patrzeniu razem. 0, 8, czyli nasz widz w okularach lub bez, jednym okiem musi widzieć co najmniej ósmy rządek, drugim okiem co najmniej piąty rządek, a przy patrzeniu razem musi rozpoznać rządki rządek ósmy, prawda? Czyli jeszcze raz powtarzam, teoretycznie, jeżeli on widzi tutaj ten rządek ostatni i przedostatni to jest rządek dziesiąty być może i rządek jedenasty, prawda? czyli teoretycznie widzi Natomiast, nic tutaj nasz widz, a przynajmniej mój widz nie powiedział, czy ma widzenie przestrzenne czy go nie ma, prawda? Niestety, przy nadzroczności często widzenia przestrzennego nie ma przy astygmatyzmie często tego widzenia przestrzennego nie ma Jakie jest powiedzmy rozwiązanie, a mianowicie rozwiązanie jest takie, że po prostu musi pójść do okulisty okulisty, który zna się troszeczkę jeszcze na badaniach kierowców, na badaniach medycyny pracy, wyłuszczyć swój problem, powiedzieć powiedzieć, że po prostu interesuje go praca jako operator żurawia, no może sobie ściągnąć to rozporządzenie, znaczy nie, rozporządzenie te wytyczne gdzieś z internetu są powszechnie dostępne ale przede wszystkim musi sprawdzić czy ma widzenie obłoczne, prawda? czy ma widzenie obłoczne, stereoskopowe, czy przestrzenne czy jakby się to widzenie inaczej nie nazywało, ponieważ przy braku obuoczności, przy braku widzenia przestrzennego, niezależnie od tego, jakby tam widział na, jed, na każde oko oddzielnie, po prostu nie zostanie dopuszczony przez lekarza do wykonywania zawodu operatora dźwiga, operatora żurawia. Okulary tu nie są przeszkodą, prawda? Okulary nie są przeszkodą, ale żeby nam było fajniej, Zobaczmy jeszcze troszeczkę tam inne jakieś normy. Jak już jesteśmy przy operatorach Żurawia, czyli tak rozpoznawanie barw nie musi rozpoznawać pole widzenia. Pamiętajmy, że tam chyba był pierwszy poziom, ale mówię, to jest wszystko sprawa dla okulisty. Natomiast ostrość słuchu. Zaraz jeszcze wrócę do ostrości słuchu. Ostrość słuchu, tutaj miała być na poziomie drugim Patrzymy co to jest za drugi poziom wymagań No i musisz słyszeć operator żurawia szept co najmniej z odległości 3 metrów w uchu gorzej słyszącym, bez aparatu słuchowego lub z tym aparatem, prawda? Czyli nie ma problemu jeżeli ma aparat słuchowy i z tym aparatem słuchowym słyszy co najmniej z odległości 3 metrów Czyli to są poziomy wymagań dla narządu wzroku i słuchu i jeszcze przejdźmy dalej żebyś zobaczył co to w ogóle jest za akt prawny Konsultat Krajowy w dziedzinie medycyny pracy tutaj są namiary na panią doktor i na instytucję, która to że tak powiem, ten akt prawny wydała. Są to, są to tak zwane prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej, czyli też będziesz musiał tutaj przejść psychotesty. Jeszcze raz tutaj parawka pani doktor. I jeszcze raz, przypominam, że praca operatora żurawia, praca operatora dźwigu należy do prac wymagających pełnej, przynajmniej niepełnej, ale odpowiedniej sprawności narządów zmysłów, prawda? Praca wymagająca odpowiedniej czynności, przepraszam, praca wymagająca odpowiedniej sprawności narządów zmysłów I jeszcze raz, do tych prac są zaliczani operatorzy podnośników, ramp hydraulicznych na wysokości powyżej 1,6 metra żurawi, dźwigów i suwnic i jeszcze raz masz tutaj wymienione nasze dźwigi prawda? tylko nie mogę coś się teraz znaleźć jest operatorzy podnośników ramp hydraulicznych żurawi, i dźwigów. Prawda? I jeszcze raz kryteria według Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Mam nadzieję, że zrozumiałeś o co mi tutaj chodziło No, także sama ilość dioptrii to jeszcze nie wszystko, a podstawą jest Brak lub istnienie prawidłowego widzenia obłocznego W zasadzie na tym hangout się kończy jeszcze zobaczę, czy ktoś jest łaskawy skomentować No, pierwszy dzień wiosny, czyli widzę, że więcej widzów na razie nie ma Także na tym kończę Koniecznie skomentuj to wideo tutaj pod spodem, jak miałeś podobny problem przy dopuszczeniu na operatora żurawia, na operatora dźwiga, operatora dźwigu i miałeś problem z widzeniem obuocznym, prawda? Lub jakiś inny problem związany ze wzrokiem i również jeżeli nie jesteś moim widzem zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy raz na tydzień, przynajmniej staram się zrobić hangout na żywo plus jakieś inne ciekawe filmiki, także bye bye Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny transportu.